Nazywam się Roman Mazowiecki. Bardzo cenię sobie opinię moich pracowników. Często potrzebuję od nich informacji podczas prowadzenia sprawy lub wkładu do ostatecznej wersji pisma. System EZDRP doskonale sprawdza się przy wspólnej pracy nad dokumentami. Można zbierać wkłady własne, bezkolizyjnie edytować pisma i udostępniać je do wiadomości. Jeśli chcemy udostępnić dokumenty należy wejść w akta sprawy, zaznaczyć pliki i z menu, które pojawi się po prawej stronie wybrać zadanie udostępnienia do realizacji. Gdy wybierzemy zadanie udostępnienia do realizacji pojawi się formularz za pomocą którego doprecyzujemy parametry zadania. Na początku powinniśmy wpisać treść zadania lub wybrać jedną z predefiniowanych formułek. Należy też wskazać odbiorcę lub odbiorców. Zapamiętaj, że dokumenty można udostępnić kilku osobom na raz. W kolejnym kroku decydujemy, czy chcemy udostępnić dokumenty w trybie do edycji czy do odczytu. To ważne, bo od tego zależy co z dokumentem będzie mógł zrobić odbiorca. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru poinformujemy odbiorcę zadania, czy oczekujemy od niego wkładu własnego. Możemy też wskazać termin realizacji. Udostępnienie zadania do realizacji w trybie do odczytu oznacza, że odbiorcy mogą się zapoznać z dokumentami, ale nie mogą ich bezpośrednio edytować. Jeśli mają uwagi lub chcą coś dodać, robią to załączając nowy dokument. Zobaczmy jak wygląda takie zadanie na koncie Zofii. Dopiero co udostępnione dokumenty trafiają do sekcji zadania nowe. Po tym jak pierwszy raz do nich zajrzymy znajdziemy je w zadaniach do realizacji. Gdy wejdziemy do środka zadania, zobaczymy formularz podzielony na kilka części. W dokumentach udostępnionych znajdziemy pisma, do których powinniśmy się odnieść. Każde z nich możemy zobaczyć klikając jego tytuł. Możemy także dodać do zadania dokumenty własne, które mają charakter roboczy. Są one widoczne tylko dla nas, dopóki ich nie zatwierdzimy. Jeśli chcemy je zatwierdzić, powinniśmy dokument zaznaczyć i w prawym menu wybrać opcję Zatwierdź wkład własny. Jeśli nam się to nie uda, system wskaże przyczynę. Aby zatwierdzić wkład własny, dokument musi mieć uzupełnione metadane. Przed zatwierdzeniem zadania możemy taki dokument zaakceptować, podpisać lub zlecić inne zadania współpracownikom. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem dopełniliśmy wszelkich formalności. Dokument został zatwierdzony i pojawi się w aktach sprawy osoby, która wystawiła nam zadanie. Informuje o tym zielona ikonka z symbolem zatwierdzonego pisma. Nie zawsze zadanie realizujemy samodzielnie. Jeśli do przygotowania wkładu chcemy po prostu zebrać informacje, to możemy skorzystać z opcji udostępnienia do realizacji. Udostępnić możemy zarówno otrzymany w zadaniu dokument, jak i wkład własny. Wystarczy zaznaczyć wybrany plik, wybrać z menu odpowiednią opcję i wypełnić okno zadania. Czasem jednak mamy potrzebę delegowania zadania, czyli przekazania go w całości innej osobie. Delegacja jest równoznaczna z zakończeniem naszego zadania. Zobaczmy, jak realizacja zadania wygląda z perspektywy osoby, która je wystawiła. Etap procedowania dokumentu możemy podejrzeć w sekcji Zadania Zlecone. Znajdziemy w niej trzy zakładki. Nowe, w realizacji i zrealizowane. W tym miejscu widać pliki, które udostępniliśmy. Możemy też sprawdzić, na jakim etapie jest każde zadanie. Wkład własny od współpracowników trafia bezpośrednio do akt sprawy. Widać kto go stworzył. Takiego wkładu własnego nie możemy edytować. Udostępnienie zadania do realizacji w trybie do edycji oznacza, że wystawiamy zadanie, w którym umożliwiamy współpracownikom pracę na przekazanym dokumencie. Aby uniknąć bałaganu i równoczesnej pracy kilku osób przy dokumentach udostępnionych w trybie do edycji pojawia się ikona kłódki. Jeśli chcemy edytować dokument należy taką kłódkę zamknąć. Gdy to zrobimy i zaznaczymy dokument w prawym menu pojawi się opcja edycji. Zarówno osoba, która wystawiła zadanie jak i wszystkie osoby, które otrzymały dokument do edycji widzą kto na nim pracuje i kto zablokował kłódkę. Zwróć uwagę, że opcja edycji nie przekreśla możliwości dodania wkładu własnego. Nadal możesz dodawać do zadania swoje dokumenty. Po zatwierdzeniu wkładu własnego lub edycji pliku należy zakończyć zadanie. Zapamiętaj! Nie uda się wystawić zadania udostępnienia dokumentu w trybie do edycji na przesyłce wpływającej. Nie możesz edytować dokumentu z nadanym numerem RPW, gdyż jego autorem jest nadawca. Tego typu dokument możesz udostępnić wyłącznie w trybie do odczytu. Wówczas można odnieść się do niego, dodając wkład własny. Zadanie udostępnienia do realizacji wystawimy tylko na dokumentach ze sprawy, gdyż to najczęściej na konkretnych aktach pracujemy zespołowo. Bardzo lubię różne możliwości współdziałania, które daje to proste zadanie. Można zarówno edytować treści, jak i przedstawiać swoje propozycje, czy zbierać je od zespołu.